Cześć, nazywam się darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny i transportu z Wrocławia. Witam cię w kolejnym hangaucie na żywo i dzisiaj ci odpowiem na pytanie, czy orzeczenie o niepełnosprawności przeszkadza ci w byciu licencjonowanym, a w zasadzie teraz kwalifikowanym pracownikiem ochrony. I dostałem takiego zapytania, takie zapytanie, takiego maila od mojego widza. Witam pana, mam pytanie, czy osoba, która robi kurs i staje na orzeczenie lekarskie podchodzi do badania lekarskiego, ale posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności która dostała negatywne orzeczenie lekarskie ze względu na wzrok po zrobieniu zabiegu laserowego już ma ten wzrok poprawiony może po raz drugi, raz, po raz drugi podejść do badań a jeżeli tak, to czy konieczne jest zrobienie badań psychologicznych jak dostała przy poprzednim badaniu na 3 lata no, tutaj są dwie kwestie ogólne, prawda? I mój widz boi się, czy on te badania, że tak powiem, mówiąc kolokwialnie, przejdzie. I żeby to Ci wytłumaczyć wszystko, muszę niestety posiłkować się rozporządzeniem ministra stosownego I teraz wchodzimy i zaraz zobaczysz to nieszczęsne rozporządzenie Jest to rozporządzenie z dnia 31 grudnia 2013 roku a w zasadzie weszło ono, natomiast jest to rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2013 w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony I tutaj Badanie lekarskie, jest to lekarz uprawniony, prawda? Oraz są wymienione badania specjalistyczne badanie okulistyczne w zakresie oceny narządu wzroku zgodne z przepisami wydanymi na podstawie ustawy o broni i amunicji i badanie psychiatryczne w zasadzie też odnosi się tutaj do ustawy o broni i amunicji lub inne specjalistyczne, pomocnicze badania prawda? Zlecone przez lekarza uprawnionego. I jaki jest problem, jeżeli to badanie jest negatywne? Jeżeli to badanie jest negatywne, ale zacznijmy może po kolei. Po przeprowadzeniu badania lekarskiego, uprawniony lekarz wydaje osobie ubiegającej się of, lub posiadającej wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony, orzeczenie lekarskie według wzoru. Prawda? Y i tutaj problem się zaczyna wtedy, kiedy jakieś orzeczenie było negatywne. Czyli w przypadku stwierdzenia w orzeczeniu lekarskim nieposiadania zdolności fizycznej lub psychicznej i psychicznej lub w orzeczeniu psychologicznym nieposiadania zdolności do wykonywania zadań ochrony fizycznej, odpowiedni uprawniony lekarz lub uprawniony psycholog sporządza dodatkowy egzemplarz i przekazuje go niezwłocznie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru z zachowaniem poufności właściwemu Komendantowi Policji. I niestety zauważyłem jedno, że jeżeli raz już dostałeś negatywne orzeczenie to mija parę lat, dostajesz powiedzmy drugie orzeczenie pozytywne, w tym przypadku zakładam, że ta korekcja wzroku no się udała, aczkolwiek no nie, nie mogę być tego pewien bez zobaczenia jakiegoś wyniku badania Yy, okulistycznego, natomiast właściwy komendant policji z reguły się od tego odwołuje odwołuje się na swój koszt do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy no i jeżeli Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy uzna cię że tak powiem że posiadasz zdolność do wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej, no to wtedy można by powiedzieć, że ci się udało, prawda? Teraz są tutaj, jest parę ważnych punktów Jest to oświadczenie Skąd się to oświadczenie bierze? O niepełnosprawności, już momencik, zaraz Ci do tego dojdę Jest tutaj wzór oświadczenia, o którym mowa w artykule 33 ust. 2 ustawy prawda? i momencik, momencik, momencik i dochodzimy do tego oświadczenia Badania lekarskie i psychologiczne przeprowadza się po sprawdzeniu tożsamości osoby badanej i kompletności złożonego wniosku w który, o którym mowa jest w artykule 33 ustawy i Przechodzimy dalej Przechodzimy dalej I niestety musisz tutaj złożyć takie oświadczenie A mianowicie, ja niżej podpisany, zamieszkały oświadczam, że nie jestem osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy jednej Nie posiadam orzeczenia o inwalidstwie lub niezdolności do pracy wydanego przez właściwy organ rentowy Jestem świadomy odpowiedzialności karnej. I jaki jest problem? Mianowicie, nigdzie w rozporządzeniu nie pisze, że nigdzie w rozporządzeniu nie pisze, że jak jesteś osobą niepełnosprawną, no to z automatu jesteś dyskwalifikowany. Prawda? No ale to, że nie pisze nie oznacza, że no jakiego, jakiejś ułomności nie masz, prawda? czy, czy, czy renty, czy czegoś. No i tutaj lekarz, jeżeli wypełnisz to orzeczenie pozytywnie, no mimo wszystko przyglądnie się Tobie troszeczkę więcej, troszeczkę szerzej się zbada, natomiast nie jest powiedziane, że Ci da orzeczenie negatywne z automatu. No, ja sam wystawiłem parę orzeczeń pozytywnych osób ze stopniem niepełnosprawności, natomiast uczciwie muszę powiedzieć, no, że wystawiłem też i parę orzeczeń negatywnych, ale wszystko zależy od Twojego stanu zdrowia. I jeszcze I jeszcze obejrzyj sobie wzór orzeczenia lekarskiego, podstawa prawna Czyli albo posiadasz zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej Albo nie posiadasz zdolności fizycznej i psychicznej do wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej nie wiadomo, co napisał lekarz poprzedni lekarz w terminie badania lekarskiego. Jeżeli napisał, że jesteś niezdolny bezterminowo, prawda, nie dał, nie dał żadnego terminu to jest bardzo prawdopodobne, że policja się odwoła, natomiast ma takie prawo się odwołać, a mianowicie przeczytaj, że od niniejszego orzeczenia lekarskiego sobie badanej, czyli Tobie, pracodawcy oraz komendantowi wojewódzkiemu policji i tak dalej, i tak dalej. przysługuje prawo wniesienia pisemnego odwołania. Odwołanie wraz z jego uzasadnieniem wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia za pośrednictwem lekarza, i tak dalej, i tak dalej. I, I kto odwołuje? To są podmioty odwoławcze, które i są to Wojewódzkie Ośrodki Medycyny Pracy, a jeżeli badałeś się w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy są to instytuty badawcze, w dziedzinie medycyny pracy Tutaj, jakby to powiedzieć minister obrony narodowej i, i podmioty lecznicze utworzone przez ministra spraw wewnętrznych jest to w tej chwili dużo rzadsza sprawa bo często, gęsto się oni tym już nie zajmują To samo masz z orzeczeniem psychologicznym ale akurat nie, orzeczenie psychologiczne nie było tutaj problemem Natomiast wracając do zapytania mojego widza czy to orzeczenie psychologiczne poprzednie zostanie uznane no powinno według mnie zostać uznane skoro zostało wypisane na 3 lata, no to nie widzę potrzeby yy, nigdzie tutaj nie piszę nie ma jakiejś podobnej uwagi jak z badaniem na broń że orzeczenie jest tam ważne miesiąc, dwa powiedzmy czy coś takiego natomiast no uczciwie powiem, że musiałbym jeszcze sprawdzić w ustawie bo być może tam gdzieś jest małym drukiem. Natomiast w rozporządzeniu tego nie ma. No i to w zasadzie wszystko, prawda. Czyli zapamiętaj jeszcze raz to, że masz stopień niepełnosprawności nie oznacza automatycznie pozytywnego lub negatywnego wyniku. Znaczy negatywnego w, pierwszym, w pierwszej chwili, a po pozytywnego prawda, po zbadaniu le lekarza, prawda. Także formalnej przeszkody nie ma ale wierz mi jedno kilka takich, miałem jakiś taki przypadek że ktoś miał już wcześniej orzeczenie negatywne i policja się odwołała zresztą odwołała się bo miała do tego prawo, czyli zapamiętaj jeszcze raz badanie pracownika ochrony polega przede wszystkim na badaniu lekarza uprawnionego takiego jak ja, badaniu okulistycznym, badaniu psychiatrycznym, badaniu innych lekarzy, jeżeli zachodzi taka potrzeba, sprawdzam Twój dowód tożsamości oraz musisz wypełnić to wspomniane wcześniej orzeczenie, przepraszam nie orzeczenie, tylko oświadczenie oświadczenie oświadczenie że nie jesteś osobą niepełnosprawną lub nie posiadasz orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy Także na tym kończę mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia Jeżeli chcesz więcej takich filmików już teraz zapisz się do mojego kanału Lekarz Medycyny Pracy Muszę Ci powiedzieć, że od kiedy badania pracowników licencjonowanych pracowników kwalifikowanych pracowników ochrony przeszły w ręce, że tak powiem, prywatne. Odbywa się to w miarę, w miarę szybko, sprawnie. Badania trwające 3 dni po różnych womp czy tam jakichś innych jednostkach resortowych należą już zdecydowanie yy, do przeszłości. Jeżeli masz coś do powiedzenia więcej na temat badań pracownika ochrony, Twoich badań pracownika ochrony, koniecznie skomentuj to wideo. Natomiast jak nie jesteś moim widzem, to oczywiście zapiszę do mojego kanału YouTube Lekarz Medycyny Pracy Parę razy w tygodniu wysyłam jakiś filmik A sprawy badania pracowników ochrony są mi leżą mi na sercu Badałem kiedyś w jednostce resortowej w szpitalu wojskowym we Wrocławiu Teraz jestem największą przychodnią medycyny pracy w rejonie Dolnośląskim która bada, że tak powiem, ochroniarzy z całego województwa i mam podstawę twierdzić, że badam tych osób najwięcej w województwie no i badam również no, najsprawniej, czyli okulistę i psychiatrę masz u mnie na miejscu i psychologa oczywiście a to wszystko podczas jednej łączonej wizyty psychologiczno-lekarskiej gdzie dostajesz wszystkie wymagane orzeczenia oraz fakturę dla pracodawcy. Także bye bye. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia i do zobaczenia w moim kolejnym wideo.